Proszę Państwo, w dojczowym czasie gry czerwoną kartką karany, wręcz z nr 31. Michał Wisniewski. A ja proszę o większy panu wobec. Nie państwego! Bardzo proszę o większy panu wperyzny podczas macie. Ale nie mogę tego odzyskać. Ale nie Ale nie mogę tego odzyskać. Ale Kolejny Wusze rusza z Jak do. Do. Czas g. czas good. Doliczono czasu gry. A tylko końcowym o następnym oczu tutaj na Bogumińskiej 8 Osiem już za tydzień, również o godzinie. Zacznij się od nocy, co zawsze mnie szkali, nasze niebieskie, no, nasze niebieskie, no, nasze niebieskie,